Dlaczego warto stosować ocet jabłkowy na skórze? Ocet jabłkowy zyskał reputację doskonałego źródła problemów związanych z zarządzaniem skórą od umiarkowania suchej skóry po poważniejsze problemy takie jak łuszczyca. Zdrowie kobiet opisuje ocet jako posiadający poziom pH bardzo podobny do ludzkiej skóry. Takie podobieństwo pozwala octu łagodzić suchą i swędzącą skórę. Dodatkowo naturalne kwasy rzekomo minimalizują porę i napinają skórę działając w ten sposób jako naturalny toner do skóry. Według New Health Advisor niektóre aplikacje do octu jabłkowego to plamy wieku. Alfa-hydroksykwasy, które naturalnie istnieją w occie jabłkowym mogą delikatnie usuwać martwe komórki skóry. Z biegiem czasu regularne stosowanie może pomóc w zmniejszeniu oznak plam starczych na skórze. Zastosowanie, nakładaj prosto ocet jabłkowy bezpośrednio na plamy starcze. Użyj bawełnianej kulki lub miękkiej podkładki aby wymazać dotknięty obszar skóry. Pozostaw na 30 minut. Powtarzaj dwa razy dziennie przez maksymalnie 6 tygodni aby uzyskać najlepsze wyniki. Trądzik Kwas jabłkowy znajdujący się w occie jabłkowym sprawia, że jest to wspaniały środek do mycia twarzy. Nie tylko naturalnie łagodzi skórę, ale działa również jako antybakteryjny i antybakteryjny środek czyszczący. Zastosowanie, użyj niewielkiej ilości octu jabłkowego jako płukanki na skórze. Tworzenie mieszaniny nie jest konieczne. Należy jednak dokładnie spłukać wodą. Inne uwagi. Włączenie octu jabłkowego do systemu pielęgnacji skóry może okazać się korzystne, ale wyniki nie będą widoczne w nocy lub niezawodnie. Według opublikowanego niedawno artykułu w Healthline należy pamiętać o kilku rzeczach. Niektóre problemy skórne są ciężkie i wymagają bardziej rygorystycznego planu leczenia niż zwykły ocet. Na przykład w niektórych sytuacjach egzema może prowadzić do infekcji, która wymaga leczenia antybiotykami. Ocet jabłkowy może działać drażniąco na skórę i nie powinien być stosowany na otwarte rany. Chociaż jest to produkt naturalny wciąż istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznej. Objawy reakcji mogą obejmować wysypkę trudności w oddychaniu lub obrzęk. Choroby skóry mogą się pogorszyć. W niektórych przypadkach ocet jabłkowy może powodować pieczenie lub stan zapalny skóry.